Pokażę Wam jak połączyć i rozłączyć włoż segmentowy bez użycia żadnego specjalnego narzędzia. Jeśli robicie to często, wówczas zakup w Wunderszczypiec będzie miał sens, ale jeśli potrzebujecie to wykonać raz lub dwa, to nie ma sensu pakować to pieniędzy. Będziemy potrzebowali czegoś w rodzaju dwóch niezbyt grubych, ale sztywnych płyt, na przykład ramienia tego paskudnego stalowego kątownika z kasterami. Bądź niejakim sposobem wycinamy kawałek tak, żeby zmieściła się w nim węższa część segmentu. Wyprostujemy tę część węża, która będzie przy kantowniku. Połóżmy część w tym miejscu. Część z grzybkiem lepiej włożyć do wyciętej dziury nie ostatnim, ale tylko przed ostatnim segmentem. Tak mamy większe szanse na nieuszkodzenie tworzywa. Składamy części i zaczynamy ściskać żelazo. Przydadzą się jakiekolwiek ściski, w tym śrubowe, No chyba, że chcecie spróbować ścisnąć to szczękami. Ściskamy równomiernie z obydwu stron i grzybek ustawi się na swoim miejscu. Widzicie? włącz świetnie się czuje i zachowuje. Dla rozłączenia w ogóle nie potrzebujemy narzędzi. Włącz nawet o średnicy 0,5 daje się lekko rozłączyć rękoma. Spodobała się? Palec do góry. Masz lepszy pomysł? Napisz komentarz. A ja dla dobrego humoru na sam koniec dodam bajkę. Dawno, dawno temu spotkała jedna zmija inną. Popatrz na mnie powiedziała z dumą. Jestem najpiękniejsza i najlepszy w całym świecie. A ty? Nie masz ani oczu, ani zębów, ani pyska. Nie masz prawa istnieć. Chciała już ugryźć tę drugą, kiedy nagle zauważyła, że jest to jej własny ogon. Moral. Nie warto syczeć na kogoś, nawet jeśli ten ktoś nie potrafi cię ugryźć. Do zobaczenia.